Sióciu w Ełku niedaleko hoteliku Rydzewski w którym sobie będę parę dni mieszkał z małżonką No Idziemy właśnie do środka wypić poranną kawkę 6 lipiec 2014 rok ulica Armii Krajowej w Ełku Jesteśmy w knajpce Ciuciu kafe -Ciu Jaką sobie Ełk ulica Armii Krajowej Armii Krajowej, tak? No i zaraz wypijemy sobie poranną kawę Latte wziąłem. To co ty wziąłem? Tak Kawa Latte i lody tiramisu no, deser Tiramisu. A knajpka wygląda tak. Zaraz kawka przyjdzie. Deser Tiramisu i jakiś mus. Jaki to był mus? Mus czekoladowy. Już znik. Pozostała kawa do wypicia w ciuciu kafe ełk Kwiatki, nawet nie sztuczne Czy sztuczne? No sztuczne ale wyglądają jak prawdziwe I ekspres do kawy Czas wypić i pójść dalej W kierunku dworca kolejowego Wełku Poranna kawa